Wiecie, czemu baby są taki, jaki są? Ja wiem, wszystko przez świętego Mikołaja, podziwajcie się na tą historyjkę. No i tak jak była. Była strasznie szykowno. Czyli zawsze, żeś była cicho, szykowno, nie spróbowałaś, słuchałaś polecyń. Wszystko się zgodzałaś, nigdy żeś nie była nas rano, ani się nie wnaryłaś. To już tak ja. Tuż jak ja, to dostaniesz prezent. A co ja w środku? Pakiet zaburzeń psychicznych. Na całe życie. Ups! Ach jo!